Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym filmiku opowiem Ci na pytanie, czy będziesz musiał zdawać powtórny egzamin na prawko? Oczywiście, państwowy egzamin na prawo jazdy. Jak złapią Cię za jazdę po alkoholu? I oczywiście, zapytanie mojego widza, które Ci przeczytam. Dzień dobry, utraciłem prawo jazdy w 2014 roku za jazdę po alkoholu na okres jednego roku. W 2015 otrzymałem skierowania na badania lekarskie i psychologiczne lecz nie zostały one przeze mnie wykonane. W najbliższym czasie planuję wykonać je w WOMP-ie i również planuję wykonać psychotesty. Czy z racji tego, że pierwotnie prawo jazdy zostało mi zabrane na rok, to będę musiał powtórnie zdawać egzamin państwowy na prawo jazdy. I sprawa tutaj jest dosyć prosta. Musisz sięgnąć do ustawy o kierującymi pojazdami, a w zasadzie ustawa o kierujących pojazdami. I jest tam taki artykuł 102, ustęp 2 i to mówi konkretnie, że jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy upłynął okres przekraczający rok, warunkiem wydania prawa jazdy jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji. No, zadasz mi pytanie, co to jest to kontrolne sprawdzenie kwalifikacji? I to jest nic innego jak powtórny egzamin państwowy na prawko. I ponieważ mój widz miał zabrane prawo jazdy tylko na ten jeden rok i jeżeli przejdzie pomyślnie badania lekarskie i psychotesty, a nie jest to wcale takie pewne, jest odsetek ludzi, których jakoś to no, nie dotyczy, którzy nie są w stanie przejść badań lekarskich i psychotestów, to on prawko odzyska. Także gorzej będzie, jeżeli niestety powiedzmy wyznaczą mu kolejne badania za rok, za pół roku, za parę miesięcy, to wtedy mija te 12 miesięcy ustawowe i do powtórnego egzaminu na prawo jazdy podejść musi. Natomiast na pocieszenie mogę Ci powiedzieć, że jeżeli odzyskałeś prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, przeszedłeś pomyślnie te badania, ale dostałeś je terminowe lub dostałeś je na przykład z kodem 68, to powtórne badania możesz wykonać u każdego lekarza. Do mnie przyjeżdżają osoby nawet z Bydgoszczy. Dostał ko 68 w Bydgoszczy, przyjeżdża do mnie, ale równie dobrze może to być jakiś twój lekarz, do którego masz zaufanie. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, mam nadzieję, że jeżeli straciłeś prawo jazdy, to tylko na rok lub krócej, bo inaczej niestety dochodzi koszt robienia państwowego egzaminu na prawko. Z reguły żeby się przygotować do takiego egzaminu na prawko musisz wziąć jakieś godziny dodatkowe, bo egzamin na prawo jazdy, to jest egzaminem na prawo jazdy, a jeżdżenie takie zwykłe, nawet jak zrobiłeś parę milionów kilometrów, to jest zupełnie czymś innym. Jeżeli jesteś pierwszy raz moim widzem, jakimś cudem, taki problem cię dopadł, oczywiście zasubskrybuj tutaj mój kanał na YouTube oczywiście kliknij w dzwoneczek, żebyś otrzymywał powiadomienia, a jak jesteś już weteranem mojego kanału, oczywiście kolejne filmiki tutaj po mojej lewej, po twojej prawej stronie i zapraszam Cię również do komentarza.